La Guajira to pustynia na północy Kolumbii, tuż przy granicy z Wenezuelą. Żeby się tam dostać musiałem pokonać autem prawie 800 km Nie było się bez przygód. Najciekawiej było kiedy zabrakło mi pieniędzy na bramkach, ale może o tym kiedy indziej. Ostatni fragment zaczynał się w miejscowości Uribia. Na mapach wszystko wyglądało dość łatwo, 70 km półtorej godziny, ale rzeczywistość mnie zaskoczyła. Jestem w małej miejscowości Uribia na samym środku pustyni. Muszę wam pokazać co tu się dzieje. Cyrki to są tak wygląda autobus. Też takim jechałem. A tu są riksze, dużo tych rikszy tutaj, niektóre z nich wyglądają tak na jakieś takie riksze towarowe. Panie chodzą tak ubrane, takie ładne stroje. Qué tal? ¿Eh? Qué tal? Dame plato. No tengo plato. Galleta, por favor. Quieres banana? ¿Eh? Banana quieres? Dame. Dame todo, ay. Ay, no tengo más. Ay, ay, hermano, la casa. Mira, no tengo más, ¿no? Ay. Bueno, pero yo tengo, tengo que comer también, ¿no?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 jest taka dziwna sytuacja, bo Google twierdzi, że właśnie w tym miejscu powinienem skręcić w lewo hmm. Generalnie... No nie ma tu drogi No kurde, nie ma drogi Tarna Zobaczymy jak to wygląda. Przy okazji fajne klimaty co? Wracam na drogę Panowie mi powiedzieli, że to absolutnie nie ta droga Którą mnie Google poprowadził I muszę jechać dookoła dooko do A dookoła To jest jakieś 32 km I kurde, nie wiem co zrobić, czy jechać 32 km Do tego hotelu Czy wracać się z powrotem, bo jutro Jak sobie pomyślę, że muszę 100 km Tyrać taką drogą jaką właśnie teraz jadę To trochę Mi to nie pasuje 100 km taką drogą i później jeszcze gdzieś z 900 km normalną drogą. Tą normalną to znaczy że tak maksymalnie 60 na godzinę. No nie wiem, mam jeszcze kilometr do przemyślenia, czy jadę tam, czy nie. Ja jeszcze mam jakieś 5 czy 8 km do celu, a droga jest taka. To jest jeszcze spoko, ale przed chwilą był taki kanion, że pomyślałem sobie, że na pewno nie przejadę. A że za mną był drugi gościu, który już mi umygał światłami, żebym przejechał, no to wstyd mi było wycofywać. No i jakoś przejechałem. wzniesienia musiałem wjechać tyłem, bo przodem nie dałem rady. Perspektywa spędzenia nocy w aucie na pustyni była coraz bardziej realna. Droga była tak zła, że byłem prawie pewien, że zaraz przebije następne koło, a drugiej opony zapasowej nie miałem. Na szczęście miałem trochę wody, garstkę orzeszków i jednego banana wynegocjowanego z chłopcem. To jechałem. I... Po co tu przyjechałem? Przyjechałem, żeby spać tutaj Świecę moim telefonem Dlatego, że nie ma światła tutaj To znaczy, jest prąd Ale do godziny 20, bo później kończy się benzyna I prądu nie ma Fajnie jest A, a to co słychać? Tyle to jest plaża, bo, bo to stoi na samej plaży, ten domek. A teraz za dnia zobaczcie jak wygląda mój pokój w dzisiejszej nocy. Ten pokój zrobiony jest... Myślałem najpierw, że to jest drewno, później myślałem, że to jest trzcina jakaś albo bambusy. A to się okazuje, że to jest coś takiego, co jest w pniu kaktusa. Oni tu mówią, że to jest serce kaktusa. Generalnie wygląda to tak. Wygląda jak bambus. Ale pokój czaderski, co? W nocy trochę zimno było. No tu moje rozwalone rzeczy. Stoję teraz przy drzwiach. Pokazałbym wam cały, ale... Ale jest bardzo ciasny. Tu... A jak się wyjdzie? To tu jest plaża i morze. Mój przewodnik, czyli Wilson, którego poznałem po drodze, zaproponował mi, żebym mieszkał w jego domu, który jest też hotelem. Jego dom, który jest hotelem wygląda tak. Tu są dwa pokoje i w jednym z tych pokoi mieszkam ja tym drugim, nie w tym od tylko tamtym drugim tutaj jest jedalnia a tam jest taka przestrzeń gdzie e, lokalni ludzie sobie mieszkają tam jest kuchnia, dymek sobie leci tu przed chwilą pani karmiła swoje dziecko na plaży w takim w takim otoczeniu tu jest samochód, którym przyjechałem koło mi się udało wczoraj zmienić Tutaj jest łazienka, może mi się uda zrobić tak, żeby nikt nie widział, że, że zwiedzam Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma teraz Dobra, jest ok To moi drodzy jest prysznic Tak, nie ma tutaj wody Woda jest tutaj Więc trzeba wziąć ten pojemnik który tam w środku jest O ten I trzeba sobie nim Poradzić Tu jest ubikacja całkiem znośna Jest nawet spłuczka Spłuczka jest ale wody w spłuczce nie ma I no, Takie warunki Generalnie wioska Jest taką wioską rybacką oraz turystyczną. Tutaj jest kilka miejsc turystycznych, które można zobaczyć, i Wilson mi dzisiaj obiecał, że kilka z nich pokaże. Zobaczymy, czy mi wystarczy baterii. Bo tutaj też jest ten problem, że na miejscu nie ma prądu. To znaczy, prąd niby jest, ale go nie ma, bo prąd zasilany jest z generatorów na paliwo. No i wczoraj około godziny 20. Nagle prąd zgas i przed Wilson i powiedział, no benzyna się skończyła. Także od godziny 8 już prądu nie było i zdążyłem się naładować. Tak to wygląda. Klimat bardzo karaibski. Jesteśmy nad morzem karaibskim. Hola? pandemią, wywijało wszystkich turystów z wioski, jestem jedynym turystą w całej wiosce, także gdziekolwiek przejdę to wszyscy na mnie zwracają uwagę, bo oczywiście nie wyglądam jak tutejszy. Dobra, śniadanie zaraz będzie gotowe, jeliczniczka. To są takie słupki życzeń, jak ktoś sobie czegoś życzy, to ustawia taki słupek i ponoć się spełnia. A tutaj czyjś grób chyba. Generalnie jesteśmy na pustyni. Granicy pustyni i morza. Miejsce to nazywa się Playa Arcoris, czyli plaża tęczy albo tęczowa plaża. To dlatego, że przy uderzeniu fali pojawia się tam tęcza, tak jak za chwilę zobaczycie. Nie byłbym sobą, jakbym nie porozmawiał z tubelcami. W tym regionie mówi się w innym języku, który nie ma nic wspólnego z hiszpańskim. To dlatego ciężko ich zrozumieć. Ulisson zaproponował mi, że jego kuzyn pokaże mi drogę powrotną, która jest znacznie lepsza od tej, którą przyjechałem i faktycznie tak było zamiast 4 godzin jechaliśmy półtorej godziny Proszę Państwa, tak się widzi, kozy na motorze To są kozy czy pan? Najlepszym autem na świecie, bo przejechało przez pustynię. Ale wskaźnik paliwa zdecydowanie jest do remontu. Pokazuje albo full, albo zaraz się świeci rezerwa. się szczęśliwie dojechać do Santa Marta na krótki dwudniowy przystanek i tak zakończyła się moja pustynna przygoda.